Dzień dobry Państwu. Otwieram ósmą w, 2009, w obecnej kadencji sesję Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Proszę Państwa radnych o włączenie pilotów, które potwierdzają obecność radnego na sesji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do, do przedstawienia i realizacji porządku obrad, mamy do załatwienia dwie bardzo ważne i uroczyste sprawy. Mamy dzisiaj zaszczyt gościć naszego wieloletniego kolegę, radnego Jana Nowaka który w związku z podjęciem pracy w administracji publicznej na bardzo ważnym, zaszczytnym stanowisku zrzekł się kilka tygodni temu mandatu radnego. W imieniu swoim Prezydium Rady, Radnych i Zarządu Dzielnicy chciałabym bardzo serdecznie podziękować za wieloletnią i owocną pracę na Rzecz Wolskiej Wspólnoty. Chciałabym tylko przypomnieć, że Jan Nowak jest radnym od 21 listopada 2002 roku. Był przewodniczącym Rady w kadencji latach 2002-2006. Działał w wielu komisjach zajmujących się głównie budżetem, finansami, inwestycjami i statutem Rady Dzielnicy. Był także członkiem komisji związanych z ładem przestrzennym, nieruchomościami, architekturą, polityką gospodarczą, komunalną oraz inicjatywami mieszkańców. Ostatnie pięć, ostatnie pięć kadencji Wolskiego Samorządu to czas dynamicznego rozwoju naszej dzielnicy. Pan, no, pan Jan Nowak. Jakoś mi to nie, nie, nie mogę. Janek ma w tym dziele swój niekwestionowany wkład. Wszyscy byliśmy zawsze pod wrażeniem jego kompetencji, która wraz z zaangażowaniem i pracowitością służyła nam wszystkim za przykład wzorowej postawy radnego. Powszechny szacunek budziła jego życzliwość, otwartość i koleżeńska postawa, którą okazywał zawsze i bez wyjątku wszystkim. Praca z tobą była dla nas wszystkich źródłem inspiracji prawdziwej dumy. Dla mnie byłeś zawsze... Wzorem do naśladowania. Dziękuję ci bardzo Janku i życzymy wszyscy sukcesów na nowej bardzo trudnej drodze, którą sobie wybrałeś. Dziękuję bardzo. Proszę cię, żeby posłuchał. Szanowni Państwo, no jestem bliski tego, że teście się rozkleję za moment, bo jest to rzeczywiście, rzeczywiście no radosny moment, że tak miło żegnamy się tutaj, ale jednocześnie smutny, że się już nie będziemy spotykać. Jest takie stare powiedzenie, jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz Mu o swoich planach. No więc, Szanowni Państwo, w moim wypadku tak to było. Nie planowałem tego, co się zdarzyło, ale życie jest, jakie jest i trzeba brać nowe wyzwania, wykonywać je, stawać do nowych zadań, a to nowe zadanie wiązało się z tym, że musiałem złożyć mandat radnego, który piastowałem tutaj już kilkanaście lat. W związku z tym chciałem serdecznie podziękować, najpierw zacznę od mojego macierzystego klubu, wszystkim kolegom, koleża, koleżankom, kolegom chciałem bardzo podziękować, że byli dla mnie wyrozumiali, że tego wiekowego radnego jakoś tolerowali i jakoś, jakoś, żeśmy tą współpracę prowadzili. Bardzo dziękuję klubowi Platformy i Nowoczesnej, wszystkim radnym. No muszę tu szczególnie podziękować w zasadzie chyba trójce radnych, to ciężko z matematyką, a mianowicie chciałem Jasi Traczła-Ptaszyńskiej podziękować, nie, ma, nie widzę jej tutaj, ale Ewie na pewno widence i Dariuszowi pościanowi. Puścian Dlaczego? Ano dlatego, że oni się ze mną męczyli 17 lat, proszę państwa. Więc z tym radnym jakąś szczególnie dziękuję za wyrozumiałość, za, ale oczywiście wszystkim państwu oczywiście dziękuję również pani radnej Anecie Skubidzie, dziękuję Kamilowi Kociszewskiemu również za, za to miłą współpracę. Dziękuję zarządowi dzielnicy, dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję wszystkim jego zastępcom. No i znowu szczególnie chciałem tutaj podziękować Grażynie Orzechowskiej, Mikulskiej. I nie tylko za to, że tak znakomicie opiekuje się naszą wolską światą, ale również za to, że jest tak miła, tak uczynna, tak bezpośrednia, tak jest po prostu tak dobra dla wszystkich ludzi, dla wszystkich ludzi dokoła. Czy to z opozycji? Nie. Szanowni Państwo, no i przychodzi podziękować wszystkim pracownikom tego urzędu. Pracownikom, z którymi stykam się, stykałem się się te kilkanaście lat, którzy bardzo byli uczynni, bardzo pracowici. Chciałem podziękować za ich trud, za ich życzliwość. No i znowu szczególnie, szczególne podziękowania tu skieruję do jednej osoby, która przez te kilkanaście lat tak... Taką opieką mnie darzyła, a mianowicie do Pani Bogusławy Morskiej. <klucz> bardzo Bogusiu dziękuję. No w zasadzie nie sposób, żebym w imieniu wszystkich współpracowników i wszystkich pracowników. Wydaje mi się, że na tym to swoje przemówienie skończę. Nie będę jego ciągnął, dlatego że też kleją mi się trochę oczy od, od że tak powiem, wzruszeń. I wszystkim Państwu jeszcze raz bardzo, ale to bardzo dziękuję. Oczywiście... Mieszkam na woli, dalej interesować się będę, co tu się dzieje. W razie czego będę pisał tutaj jakieś interpelacje, żeby państwu, że tak powiem, no, te, te życie osłodzić. No. Dziękuję ślicznie, jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy jeszcze raz panu radnemu. Przechodzimy do dalszych spraw, które musimy na dzisiejszej sesji załatwić. Uprzejmie informuję, że wpłynęło postanowienie komisarza wyborczego w Warszawie z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Jana Nowaka z okręgu numer 5 Stwierdzonym postanowieniem komisarza wyborczego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2019 roku stwierdza się, że na jego miejsce wstępuje pani Anna Helena Zagórna, kandydatka z listy numer 10, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu. Zgodnie z paragrafem 14 statutu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy przystąpimy teraz do ceremonii złożenia ślubowania przez panią radną. Uprzejmie informuję, że ślubowanie odbędzie się w następujący sposób. Po odczytaniu roty wypowiada pani słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak mi dopomóż Bóg. Odczytam rotę ślubowania. Bardzo proszę państwa radnych o powstanie. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro moje, gminy i jej mieszkańców. Ślubuję. Dziękuję bardzo, gratuluję. Życzę... <klucza> Życzę samych sukcesów i owocnej współpracy z wszystkimi Radnymi. Stwierdzam, że po złożeniu ślubowania objęła Pani mandat Radnego Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w kadencji 2018-2023. Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że skład Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy wynosi aktualnie 25 radnych. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na sali obecnych jest 22 radnych, w związku z czym jest kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Informuję, że porządek obrad dzisiejszej sesji wraz z materiałami był do odbioru w Wydziale Obsługi Rady i Inicjatyw Lokalnych w terminie regulaminowym oraz został Państwu wysłany elektronicznie, o czym byli Państwo poinformowani. Odczytam teraz zaproponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu siódmej sesji Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Punkt trzeci. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019. Punkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Wola oraz wyboru ich przewodniczących i wiceprzewodniczących. Punkt piąty rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy określenia jej składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Punkt szósty rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy określenia przedmiotu jej działań i zadań okresu na który jest powołana i składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Punkt siódmy rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. Punkt 8. Interpelacje i zapytania radnych wolne wnioski. Punkt dziewiąty informacje. Punkt dziesiąty zamknięcie sesji. Czy są jakieś wnioski do przedstawionego porządku? Nie widzę żadnych zgłoszeń. Wobec braku zgłoszeń do porządku obrad przechodzimy do realizacji punktu drugiego. Punkt drugi to przyjęcie protokołu siódmej sesji Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag. Zarządzam głosowanie. Proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu siódmej sesji Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Głosujemy z, za pomocą pilotów. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o głosowanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 22 głosy za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się protokół sesji, 7 sesji Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy został przyjęty. Zamykam punkt drugi porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego.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 Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym przedstawić propozycję zmian załącznika budżetowego, załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawa. Zmiany nie są rozliczne. Bardzo liczę na Państwa poparcie w tym zakresie. Po pierwsze w zakresie dochodów zwiększamy je, drodzy Państwo, o kwotę 468 691 zł. I środki pochodzą po pierwsze z odszkodowań leżących po stronie Zakładu Gospodarowania Nieruchomości. To 67 108 zł oraz Wydziału Informatyki 2583 zł. Znaczna kwota, bo 399 000 zł to nowe dochody będące wynagrodzeniem za obciążenie służebnością przejścia i przejazdu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w rejonie ulicy Krochmalnej i ulicy Wroniej. Kwoty te dysponujemy następująco. W zakresie wydatków bieżących kwota 69691 691 zł posłuży odnowieniu majątku, który to uległ zniszczeniu i wskutek tego zniszczenia wypłacono nam odszkodowanie. ZGN spożytkuje kwotę 67 108 zł, a w odpowiednio 2,5 tysiąca zł. Kwotę 100 tysięcy zł w ramach wydatków bieżących spożytkuje Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, a zwiększenie planu dotyczy opłat sądowych, notarialnych, wycen nieruchomości i opłat na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie wydatków majątkowych wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ulicy Solidarności 90, Ograniczenia, ograniczenie i kontrola dostępu do nośników przetwarzania danych osobowych w związku z RODO. Wydatek ten dotyczy wystrefowania urzędu dzielnicy, jeżeli chodzi o strefy dostępu. To ostatni etap wdrażania procedur związanych z ochroną danych osobowych w naszym urzędzie dzielnicy. Zaznaczam, Urząd Dzielnicy na Woli jest jednym z ostatnich urzędów dzielnicy, który takiego elektronicznego nadzoru, poruszania się po terenie obiektu jeszcze nie posiada. To niestety współczesna konieczność. Chodzi o to, by do stref, w których znajdują się dane osobowe w sposób elektronicznie kontrolowany, mieli dostęp tylko upoważnieni pracownicy Urzędu Dzielnicy. Te dane muszą być również gromadzone, tak by w każdej chwili można było stwierdzić, który z pracowników korzystał, czy miał dostęp do, pomieszczeń, do konkretnych pomieszczeń jeszcze. Uprzejmie proszę o wsparcie tego projektu zmian. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Z góry państwu serdecznie też dziękuję za wyrozumiałość z racji tego, że to mój pierwszy raz i tymczasem proszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Inwestycji pana Tomasza Kruszyńskiego o przedstawienie opinii komisji. Szanowni Państwo, Komisja Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaproponowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok. Uchwał Uchwałę przyjęto w głosowaniu 6 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Komunalnej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, pana Wojciecha Bartnika, o przedstawienie opinii Komisji. Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Komisja uchwała przyjęła pozytywnie w głosowaniu. Cztery głosy za, zero przeciw, jeden wstrzymujący się przy pięciu obecnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram zatem dyskusję. Czy są chętni do zabrania głosu? Nie widzę chętnych do zabrania głosu, zamykam zatem dyskusję. Odczytam projekt uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego w Warszaw Warszawy w wyżej wymienionej sprawie i podam go pod głosowanie. Uchwała Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok. Podstawa prawna w druku numer 50. Pozytywnie opiniuje się propozycję zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzam zatem głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem tak brzmiącej uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przypominam, głosujemy przy użyciu pilotów. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 17 głosów za, 0 przeciw i 7 wstrzymujących się. Rada podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2019. Zamykam punkt trzeci porządku obrad, przechodzimy do punktu numer cztery. Punkt czwarty to rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola, zmieniającej uchwałę Rady Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia składów yy, osobowych komisji. Komisji Rady Dzielnicy Wola oraz wyboru ich przewodniczących i wiceprzewodniczących, druk nr 51. W związku z objęciem mandatu przez radną panią Annę Zagórną proszę pana Macieja Wyżykowskiego, przewodniczącego klubu Prawo i Sprawiedliwość o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej propozycji zmian w składach komisji Rady Dzielnicy. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo radni, mieszkańcy, miło mi bardzo, że mogę odczytać projekt uchwały, gdzie przyjmujemy nową radną na, do pełnienia pracy, pełnienia funkcji w komisjach. Dobrze, przeczytam, jakie Rada ustala składy komisji. Będziemy zmieniać uchwałę, którą podejmowaliśmy 19 lutego. I tak, punkt pierwszy. Paragraf trzeci uchwały otrzymuje brzmienie. Ustala się następujący skład Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy Wola. Miasta Stołecznego Warszawy. Krystian Wilk przewodniczący, Anna Zagórna wiceprzewodnicząca, Urszula Kęcik-Staniszewska, Bartłomiej Kubicki, Jarosław Lewandowski, Agata Pruszczyńska, Aneta Skubida. Punkt drugi. Paragraf szósty uchwały otrzymuje brzmienie, ustala się następujący skład Komisji Kultury Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Ewa Widenka, przewodnicząca, Magdalena Huszno, wiceprzewodnicząca, Aleksandra Prorok, wiceprzewodnicząca, Urszula Kęcik-Staniszewska, Joanna Traczła-Ptaszyńska, Anna Zagórna. Punkt, punkt trzeci Paragraf siódmy uchwały otrzymuje brzmienie. Ustala się następujący skład Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Blanka Zienkiewicz przewodnicząca, Marcin Hoffman wiceprzewodniczący, Piotr Kaliszewski wiceprzewodniczący, Urszula Kęcik Staniszewska, Tomasz Kruszyński, Aleksandra Prorok, Anna Zagórna. Uchwała wchodzi w życie z dniem... Podjęcia. Tutaj wytłumaczę, zmiany polegają na tym, że do Komisji Zdrowia wchodzi Pani Anna Zagórna, a zrezygnowali z w pracy z tej Komisji Agata Pruszczyńska i Jarosław Lewandowski. Nowa radna Pani Anna Zagórna wchodzi do Komisji Ochrony Środowiska i Kultury. Dziękuję. Proszę o sekundkę cierpliwości. Bardzo proszę, Pan, pan Przewodniczący Klubu Kamil Giemza poprosił o głos. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Dziękując Panu Przewodniczącemu za przedstawienie projektu uchwały, chciałbym zgłosić Jedną, jedną korektę, ponieważ była rozbieżność pomiędzy tym co jest czytane i tym co mamy w uchwałach, a tym co pokazało się na ekranie i zgodnie z wolą radnych, pani, pani radna Anna Zagórna powinna objąć funkcję wiceprzewodniczącej w Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. To Rozumiem, że to się wszystko zgadza, na ekranie się wyświetliło, słyszeliśmy inaczej, więc to jest tylko w trybie sprostowania. Oprócz tego chciałbym zgłosić właściwie poprawkę, ponieważ to dotyczy klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Otóż do tych zmian przedstawionych, dodatkowo do Komisji Ochrony, skład Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego, swój akces zgłosili Ewa Widenka i Kamil Giemza oraz z Komisji Edukacji i infrastruktury oświatowej. Rezygnację złożył Pan Radny Tomasz Kruszyński. Dziękuję bardzo. Zatem przejdziemy teraz do głosowania poprawki. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki do projektu uchwały zgłoszonej przez Przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej? Pana Kamila Giemze. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Możemy... Kto z Państwa jest za e, przyjęciem poprawy e, zgłoszonego przez Kamila, przez pana przewodniczącego Kamila <gum> Giemzę? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 22 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się rada przyjęła zgłoszoną poprawkę do projektu uchwały. Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu uznaję, że zgłoszeni radni wyrazili zgodę na zmianę i pracę w zgłoszonych komisjach. Otwieram dyskusję czy chcą chętni do zabrania głosu. Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 czerwca 2019 roku zmieniającej uchwałę Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Wola oraz wyboru ich przewodniczących i wiceprzewodniczących. Podstawa prawna znajduje się w druku numer 51. Projekt uchwały został odczytany, jest wyświetlony również na ekranie był. Kto z Państwa jest za podjęciem tak brzmiącej uchwały? Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Dobrze, teraz już mamy uchwałę. Jeszcze raz poproszę państwa. Czy jesteśmy gotowi, żebyśmy mogli zagłosować? Proszę państwa o zagłosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały?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 Wola miasta stołecznego Warszawy określenia jej składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących druk nr 52. Zgodnie z ustaleniami radnych klubu koalicji obywatelskiej proponuje się zmianę w składzie komisji rewizyjnej zgodnie z drukiem nr 52. Proszę przewodniczącego klubu koalicji obywatelskiej pana Kamila Giemze o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, projekt uchwały zakłada dwie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej. Pani Radna Blanka Dziękiewicz złożyła rezygnację ze składu Komisji. Natomiast ja złożyłem akces do tejże Komisji. I w tym punkcie chciałbym zgłosić poprawkę do tejże uchwały. Ponieważ do, tej, do Komisji Rewizyjnej swój akces zgłos, zgłosił Pan Radny Tomasz Kruszyński. I chciałbym o przyjęcie tej propozycji w ramach poprawki do projektu uchwały. Dziękuję. Przechodzimy zatem do głosowania najpierw poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki do projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu radnych Koalicji Obywatelskiej pana Kamila Giemza. Przepraszam ja mam tylko pytanie czy y, była, to chodzi o to, że będzie zamiana, że pan radny Kamil Giemza rezygnuje w takim razie z akcesu z tej komisji? Oké, okay, dank u wel. Proszę o sekundę cierpliwości ze względu na poprawkę, mam drobne zamieszanie. Stwierdzam, że w wyniku głosowania 24 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Rada przyjęła zgłoszoną poprawkę do projektu uchwały. Przechodzimy zatem do głosowania uchwały Rady Dzielnicy... I przeczytam uchwałę. Uchwała Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 czerwca 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy, określenia jej składu, oraz wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących. Podstawa prawna znajduje się w druku nr 52. Projekt uchwały został odczytany, jest wyświetlony również na ekranie. Zarządzam zatem głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem tak brzmiącej uchwały? Kto z Państwa jest za? Kto przeciw? A kto się wstrzymał? The stwierdzam, że w wyniku głosowania 24 głosy za 0 przeciw 0 wstrzymujących się Rada podjęła uchwałę zmieniającą y, uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy określenia jej składu osobowego oraz wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących. Zamykam punkt 5 porządku obrad przechodzimy do punktu 6. Punkt 6 to rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającą uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy, określenia przedmiotu jej działania i zadań okresu, na który jest powołana i składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Druk nr 53. Szanowni Państwo, uprzejmie e, przypominam, że doraźna komisja statutowa została powołana do czasu podjęcia przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Ponieważ nie uchwalono jeszcze zmian w statucie dzielnic oraz w związku z wygaśnięciem mandatu radnego e, z klubu Prawa i Sprawiedliwości Jana Nowaka należy uzupełnić skład komisji. Przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość pan Maciej Wyrzykowski zgłosił swoją kandydaturę do pracy w komisji oraz pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego. Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu uznam, że radny podtrzymuje wcześniej wyrażoną deklarację. Nie słyszę głosu sprzeciwu zatem otwieram dyskusję czy są chętni do zabrania głosu w tej sprawie. Nie widzę, zatem zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania uchwała Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 czerwca 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy określenia przedmiotu jej działania i zadań okresu, na który jest powołana i jej składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Podstawa prawna znajduje się w druku numer 53. Projekt uchwały wyświetla się na ekranie. Zarządzam zatem głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem tak brzmiącej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 23 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady, e, Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Tak. Cieszę się bardzo, ja również, w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy określenia przedmiotu jej działania i zadań e, okresu, na który jest powołana i składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Czy pan Maciej chciałby jeszcze raz zabrać głos? Nie? Dobra, to za, zatem zamykam punkt szósty. porządku obrad i przechodzimy do punktu siódmego. Punkt siódmy to rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy, druk nr 54. Proszę przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Pana Piotra Kaliszewskiego o przedstawienie projektu stanowiska. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, na podstawie artykułu 38 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy Komisja Mieszkaniowa Rady Dzielnicy Wola zwraca się do Rady Dzielnicy Wola z prośbą o podjęcie stanowiska w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowy, mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy. To jest uchwała nr 58 łamane przez 1751 łamane przez 2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku. Uchwałę przyjęto w głosowaniu cztery głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, przy czterech obecnych. I jeszcze krótkie uzasadnienie w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i niektórych innych ustaw. To się wydarzyło 21 kwietnia 2009, 2019 roku. Jako Komisja Mieszkaniowa chcemy zawnioskować do Rady Dzielnicy, po to, żeby Rada przyjęła stanowisko, które później trafi do Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Tak, żeby nowelizacja tej uchwały z 2009 roku również zawierała podpunkt odnoszący się do kwestii sytuacji wyjątkowej powiększenia się rodziny, która to sytuacja jest często przyczyną licznych listów i apeli kierowanych na ręce członków Komisji Mieszkaniowej, a które ze względu na obowiązujące przepisy musimy niestety negatywnie rozpatrywać. i Bardzo proszę o pozytywną, pozytywne głosowanie w tej sprawie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram zatem dyskusję. Czy są chętni do zabrania głosu? Bardzo proszę radny Adam Matusik. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałbym tylko krótko jako wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej powiedzieć, tutaj pochwalić też dobrą współpracę z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, bo ta uchwała jest wspólnym wysiłkiem naszej komisji. Zgłosowało za nią dwóch radnych Koalicji Obywatelskich i dwóch radnych Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że na przykładzie tej uchwały, jak również chociażby dzisiejszego pięknego pożegnania radnego Jana Nowaka. Można zobaczyć, że ta współpraca ponad podziałami w sprawach istotnych dla mieszkańców może przebiegać bardzo dobrze. Dziękuję uprzejmie. Zachęcam do głosowania za uchwałę. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Zatem zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Projekt stanowiska został odczytany. Podstawa prawna znajduje się w druku numer 54, który został Państwu wysłany i wyświetla się na ekranie. Zarządzam zatem głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem tak brzmiącego stanowiska? Bardzo proszę o głosowanie. Kto jest za, kto przeciw oraz kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w wyniku głosowania 24 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się rada przyjęła stanowisko w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. Zamykam zatem punkt Siódmy Porządku obrad. Przechodzimy do punktu 8. Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski. Proszę o zgłaszanie się radnych, którzy w tym punkcie chcą zabrać głos. Zapraszam panią, Anete, panią radną Anetę Skubidę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowny Zarządzie Dzielnicy, Szanowni Państwo obecni z nami tutaj dzisiaj i śledzący nasze obrady za pośrednictwem internetu. Chciałabym zaprezentować dwie spośród, dwa spośród moich pism, jedno zapytanie i jedną interpelację. Pierwsze moje zapytanie dotyczy sytuacji lokalu Pasja Smaku, jest to kontynuacja bo składałam już wcześniej zapytania w, w tej sprawie i chciałabym poprosić o wyjaśnienia. To jest szereg, szereg pytań, więc postaram się przedstawić je jak najkrócej. Po pierwsze dlaczego zadłużenie wobec Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zostało przeniesione na, na fundację, mimo tego, że fundacja nie jest następcą prawnym spółki, która to Dobrze, to będę w takim razie wdzięczna po prostu za udowodnienie tego, bo zostałam poinformowana, że, że nie jest następcą prawnym. Więc będę, będę wdzięczna za, za dowody. Na jakiej podstawie kto i kiedy stwierdził, że fundacja nie spełnia warunków do najmu lokalu w postępowaniu bezkonkursowym, że nie przekazuje całości swojego dochodu na cele statutowe? Na jakiej podstawie 24 września 2018 roku Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wydał polecenie komórnikowi, aby zabrał mienie fundacji, które zostało zakupione ze środków fundacji. Jak mnie poinformowała osoba reprezentująca fundację, fundacja nie ma zadłużenia wobec, wobec miasta. Jeżeli jest inaczej, to też będę wdzięczna za, za wyjaśnienia i za przedstawienie dowodów. Dalej dlaczego Zakład Gospodarowania Nieruchomościami lub też Pan Burmistrz znając skargę fundacji na działania Pana Komornika nie wykonał żadnego działania zmierzającego do zwrotu zabranego mienia? W jaki sposób spółka o której, o której mówimy weszła w posiadanie lokalu? przy ulicy Żytniej, jeżeli wcześniej reprezentantka zdała lokal i klucze do lokalu, wysyłając je pocztą, a umowa najmu lokalu ze spółką była rozwiązana w 2015 roku. Jakie kroki podjął pan zastępca dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Leszek Popoński, gdy otrzymał pismo z fundacji o tym, że komornik działający na zlecenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dokonał powtórnego zabrania sprzętu fundacji, bo to fundacja jest właścicielem sprzętów? Na czego dowód posiada faktury? Jakie działania podjęła pani Grażyna Orzechowska-Mikulska, kiedy? Osoba o której rozmawiamy, ze względu na ochronę danych osobowych nie będę, nie będę mówić o, o kogo dokładnie chodzi, ale oczywiście w interpelacji to jest napisane. Gdy, gdy ta osoba zgłosiła się do Pani Burmistrz w 2015 roku z prośbą o pomoc, bo znalazła się w bardzo trudnej osobistej sytuacji. Jakie działania podjął Pan Burmistrz po tym, gdy, pani, gdy ta Pani również zwróciła się do niego o pomoc? I proszę też o takie krótkie wyjaśnienie, jakie są założenia, jak realizowany jest dzielnicowy program na rzecz pomocy ofiarom przemocy. Bo osoba, o której mówimy była ofiarą przemocy. Także będę wdzięczna za, za wyjaśnienia, na pewno poruszam dosyć dużo, dużo kwestii, sprawa jest złożona, będę wdzięczna za, również za, za kopię stosownych dokumentów w tej sprawie. Druga, drugie moje pismo to interpelacja. Mieszkańcy Woli często korzystają z, z takiej możliwości napicia się piwa bez mandatu, w miejscu publicznym, jakim jest jedyne takie miejsce wydzielone w Warszawie, tak zwana dzielnica Wisła, czyli obszar, obszar nad Wisłą. Zgłaszają też pomysł, żeby niekoniecznie trzeba było jechać nad Wisłę, ale żeby takie miejsce, albo przynajmniej jedno miejsce powstało też na Woli. Wiadomo, że zdania w tej sprawie są podzielone, ale może powinniśmy, może to już ten czas, żebyśmy rozpoczęli taką ogólnodzielnicową dyskusję na, na ten temat, otwartą na, na mieszkańców. Może da się odnaleźć takie miejsca, czy wypracować takie zasady, które, które zadowolą wszystkich, które, które sprawią, że takie strefy będą bezpieczne, a jednocześnie będą dawały taką dodatkową, dodatkową możliwość spędzania wolnego czasu. Także proszę o przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Oddaję głos panu burmistrzowi I jeżeli moglibyśmy prosić o troszeczkę, żeby było troszeczkę ciszej, Myślę, bo niektórzy że... goście nie słyszą. Myślę, że na sobie poradzi. W sprawie pierwszej, czyli lokalu pod o dźwięcznej nazwie Pasja Smaku to chciałbym panią radną wyprowadzić z błędu. Kolejni najemcy są, nas są następcami prawnymi w tym przypadku, a decyduje o tym nieco innego jak kodeks cywilny. Szanowna Pani Radna, jeżeli Pani sobie życzy z chęcią uży użyczę swojego egzemplarza. To pierwsza sprawa. Trudno mi tutaj, oczywiście odpo odpowiemy bardzo szczegółowo na piśmie, Cieszę się z tej również interpelacji, ponieważ też co zaznaczam, zbadam ją pod kątem tego, czy osoby trzecie nie naruszają dóbr osobistych, ponieważ jednego jestem pewien, że akurat w, tej, w każdej sprawie, a w tej w szczególności, literalnie trzymamy się zarówno Urząd Dzielnicy, jak i Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami litery prawa, no a litera prawa mówi, że należy Dochodzić z obowiązań należnych miastu stołecznemu Warszawa. Ponad wszelką wątpliwość prowadzenie restauracji to działalność gospodarcza więc podchodzimy do tego w sposób no, no w miarę standardowy, odpowiemy na piśmie ze wszystkimi konsekwencjami. Kwestia druga, bardzo dyskusyjna. Zezwolenie na obszarowe spożycie alkoholu może powodować, że obszar w ten sposób wyznaczony zacznie z miejsca, które to cieszy mieszkańców, na przykład jest miejscem spędzania czasu wolnego z dziećmi, może okazać się miejscem, które mieszkańcom zacznie przeszkadzać. Znam propozycje, które pojawiają się czasem w internecie, by umożliwić takie niczym nieskrępowane spożywanie napojów alkoholowych w naszych parkach, ja jestem tutaj, raczej stoję po stronie mieszkańców okolicznych, szczególnie rodzin z dziećmi, którzy chcą w tych parkach korzystać z placów zabaw. I oczywiście dzielnica wydaje zgody na sprzedaż i spożywanie alkoholu w czasie imprez, które się tam odbywają, ale mamy wtedy do czynienia z wyodrębnionym ogródkiem gastronomicznym, gdzie również można nabyć na przykład piwo, czy niskoprocentowe alkohole, ale w, w, w sytuacjach takiego niczym nieskrępowanego e, dostępu do, e, do tej przestrzeni. E, myślę, że minusów takiej sytuacji z punktu widzenia szeregowego mieszkańca, który, który, który to chce skorzystać z parku e, na przykład w, w niedzielę rano. E, te minusy tutaj jednak przeważają zaznaczam, że nie jesteśmy wrogiem rozrywki i spędzania wolnego czasu, ale są takie miejsca, gdzie ten alkohol nie powinien dominować. Taki jest tutaj nasz pogląd, ale oczywiście odpowiemy pani radnej na piśmie w tej sprawie również. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani Aneta. Ja może tylko zupełnie, że oczywiście w pełni się zgadzam, że co takie miejsca, jest ich dużo, gdzie tego alkoholu nie powinno być, ale chodziło mi o to, żeby przeprowadzić konsultacje, bo być może są takie miejsca, w których, w których to nie będzie budziło żadnych kontrowersji. Sprawdźmy po prostu. Bardzo proszę pan burmistrz. Ja bym odwrócił tą propozycję. Chciałbym, żeby Pani Radna uzupełniła swoją interpelację o wskazanie konkretnych propozycji miejsc, gdzie Pani Radna widzi zastosowne Pozwole, wydanie pozwolenia na niczym nieskrępowane spożycie alkoholu. Z chęcią skonsultuję to z mieszkańcami tej okolicy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poroszę teraz Pan Radny Jarosław Lewandowski. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Chciałem poruszyć w swoim jednym zapytaniu, jednej interpelacji temat, który już poprzednio poruszałem w poprzednim miesiącu w interpelacji, którą składałem w reflecie obsługi rady. Wiąże się to z zaopatrzeniem w wodę pożarową jednostki gaśniczej przy ulicy Chłodnej, jednostki ratunkowo-gaśniczej numer 4 w wodę, która jest używana przez Straż Pożarną do gaszenia pożarów. Chciałem w tej sprawie złożyć jedną interpelację i zadać jedno pytanie. Wydaje mi się, że temat jest tematem szerszym, bardzo złożonym i godnym do poruszenia nawet na forum Rady Miasta. Przyszłościowo myślę, że ten temat na forum Rady Miasta będę poruszał razem z naszą radną panią Olgą Semeniuk. Natomiast chciałem na poziomie dzielnicy zasygnalizować panu burmistrzowi, naszemu zarządowi, jakie, jakie nieprawidłowości według mnie cały czas pokutują w prawie, które musimy, które obowiązuje, które musimy respektować. Moja interpelacja brzmi w sposób następujący. Uprzejmie proszę o spowodowanie wybudowania na terenie jednostki ratunkowo-gaśniczej numer 4 przy ulicy Chłodnej 3 ujęcia wody nadającego się do szybkiego tankowania wozów strażackich, czyli hydrantów nadziemnych. Wyżej wymieniony hydrant, hydranty, podziemny lub nadziemny, jest niezbędny dla najbliższego i najszybszego zaopatrzenia w wodę wyjeżdżających do akcji gaśniczych jednostek strażackich. Nie będą one zmuszone, tak jak czynią to obecnie, do wyjeżdżania poza swoją jednostkę w celu zatankowania niezbędnych ilości wody gaśniczej. Proszę Państwa, byłem świadkiem podczas pobytu na ulicy Chłodnej, gdzie interesowałem się jednym od lat wystającym nadziemnym hydrantem, który nie wiedzieć, czemu zajmuje jedno miejsce parkingowe w ciągu miejsc parkingowych. Wiadomo, jak na chłodniej, w ogóle na terenie całej naszej woli jest trudne miejsca parkingowe. Byłem świadkiem takiego zdarzenia. Do tego hydrantu podjechał wóz strażacki, panowie strażacy wyciągnęli wężę i zaczęli swój wóz zaopatrywać wodę z tego hydrantu. No moje pytanie, dlaczego nie robią tego na terenie jednostki? Powiedzieli, a proszę pana, my nie możemy się tankować na terenie jednostki, bo gdybyśmy pobierali wodę na terenie jednostki, to okazałoby nam za tę wodę płacić. Natomiast gdy wyjeżdżamy i znajdziemy sobie jakiś hydrant miejski, do którego znaczy się nie powiedzieli, że ukradniemy, ale do którego się podłączymy i się po prostu zaopatrzymy w wodę, to w takim razie my za to nie płacimy, wszystko jest niegalne. Paranoja tej sytuacji polega między innymi na tym, i to pan burmistrz dobrze wie o poprzedniej kadencji, przepraszam, zboczenie zawodowe, wielokrotnie walczyłem w sprawie likwidacji wszystkich hydrantów nadziemnych na terenie wody, swojego ponad 25-letniego doświadczenia. Wiem, że takie hydranty są bardzo awaryjnogenne i konfliktogenne. Dlaczego? Hydrant, który wystaje nad powierzchnię ziemi, no zawsze może być rozbity przez samochód, może uleść wypadkowi, zajmuje miejsce. Poza tym takie hydranty w okresie zimowym muszą być ogacone i zabezpieczone przed mrozem. Hydrant podziemny ma to do siebie, że jest 1,5 metra pod ziemią, nigdy nam nie zamarźnie. Natomiast osoby upoważnione mają specjalny stek hydrantowy, klucz do zasów, otwierającą wodę, tankują pojazd. Ten hydrant, który stoi na ulicy Chłodnej, również jest narażony na to, że osoby postronne po prostu sobie do niego podjadą, dla hecy rozkręcą yy, zawory i z, hydrantów, nie, z hydrantu nie wiedzieć, czemu będzie się na ulicę woda. On jest po prostu zupełnie niezabezpieczony. A propos tego drugiego przepisu, nie wiem, czy on jest Powtarzam, bazuje na słowach dowódcy jednostki ratunkowo-gaśniczej, który właśnie tę wodę tankował. W związku z tą sytuacją mam pytanie. Proszę o odpowiedź, czy prawdą jest, że? Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, czy prawdą jest, że gdy jednostki ratunkowo-gaśnicze pobierają wodę do gaszenia pożarów z ujęcia wody, hydrantu znajdującego się na terenie swojej jednostki, to muszą płacić za nią miastu? Natomiast gdy pobierają wodę z jakiegokolwiek ujęcia hydrantu miejskiego, to w ogóle za pobraną wodę nie płacą. Chciałem przy okazji zaapelować do naszego zarządu, żebyśmy wspólnie podjęli starania likwidacji tego hydrantu yy, na ulicy Chłodnie. Dzięki temu zyskamy dodatkowe miejsce parkingowe. Oczywiście uprzednio, zaopatrzmy jednostkę ratunkowo gaśniczą numer 4, we własne ujęcie wody, co będzie z pożytkiem i dla miejsc parkingowych, i dla kaszenia pożarów na terenie woli. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę. Bardzo proszę pan burmistrza. Ja burmistrz. chciałem panu radnemu Lewandowskiemu bardzo serdecznie podziękować za, to, za, za tą interpelację, bo całe życie się człowiek czegoś uczy. Teraz jakby dostrzegłem dzięki panu radnemu ten jakże istotny problem. Trudno mi odpowiedzieć na pytanie, bo ono wprost nie dotyczy kompetencji dzielnicy, tylko wręcz miejskiej spółki, czyli MPWiK, więc jak rozumiem zwrócimy się z pisemnym pytaniem do MPWiK w zakresie taryfikacji tego typu działań. Jeżeli chodzi o część drugą pańskiej interpelacji, czyli propozycję likwidacji, przynajmniej części tego typu ujęć, to tutaj byłbym jednak sceptyczny, bo o ile moja pobieżna wiedza na temat prawa budowlanego pozwala mi sterować takie sądy, to likwidując je w sposób znakomity, Przyczynilibyśmy się do wyłączenia z eksploatacji okolicznych budynków, bo nie przeszłyby przeglądów pożarowych, bo odrębne normy mówią o w jakich odległościach i na jakich zasadach zaopatrzenie awaryjnych ujęć wody w kwestiach pożarowych jest konieczne. Najlepszym przykładem są budynki użyteczności publicznej, gdzie na przykład na terenie często nowo oddawane budynków, użyteczności publicznej musimy stosować specjalne urządzenia zwiększające ciśnienia w sieci wodociągowej, bo na terenie miasta stołecznego często z tym ciśnieniem jest problem, więc te normy są bardzo szczegółowo określone, więc wolałbym nie wylewać dziecka z kąpielą, na fenomen, tak, jeżeli mogę tak zakończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szybciutko adwocem. Dziękuję Panie Burmistrzu za tę odpowiedź, ale wydaje mi się, że możemy troszkę pogodzić. Moje, moje zdanie i Pana. To znaczy, jeżeli taki hyder nadziemny już musi być, może być usytuowany w Trawniku na przykład. Dzięki temu nie będzie nam zajmowało miejsca parkingowego. A jeżeli przepisy budowlane tak stanowią, że musi być, no to trudno Haha. Natomiast wiadomo, że w dalszym ciągu on będzie awary, awariogenny i konfliktogenny, no bo każdy dla hecy może, może sobie go, go rozkręcić. Pytanie, czy nie można by ich w jakiś sposób zabezpieczyć przed, Jakimiś intruzami, którzy w sobotnie bądź piątkowy wieczór po prostu będą spragnieni, na pisze się szybkiego wody z hydrantu i go rozkręcą. Dziękuję bardzo. Czy sługuje Pan radny, żeby wozy strażackie rozjeżdżały trawniki? <grymne> Pan burmistrz nie pozwala mi odejść od tej bardzo, bardzo szacownej mównicy. Nie, panie burmistrzu, jak wiadomo, odcinki strażackie są 25-50 metrowe. Można podłączyć wąż i z odległości 25-50 metrów zatankować go do pełna. Dziękuję. Bardzo panom serdecznie dziękuję. Zapraszam teraz, e, po, proszę o głos. Zapraszam e, przewodniczącego klubu Pisma Cieja Wyrzykowskiego. Szanowna Pani Przewodnicząca, mam pytanie właściwie do burmistrza Adama Chacien. Dzisiaj go nie ma, ale mam nadzieję, że burmistrz Strzałkowski też mi odpowie. Mianowicie pytanie dotyczy wydawanych zaświadczeń przez Urząd Dzielnicy Wola dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Z tego co wiem, inne dzielnice wydają takie zaświadczenia, sporo już wydały. Nawet dla tych mieszkańców, którzy nie złożyli wniosku, w którym wyrazili chęć wydania takiego zaświadczenia. W odpowiedzi na moje ostatnie zapytanie, chyba sprzed dwóch miesięcy, dowiedziałem się, że dwie wydano takie wydano dwa takie zaświadczenia dla deweloperów, którzy zbudowali nowe obiekty i aby. Przy sprzedaży mieszkań już od razu mieszkańcy mieli prawo własności w gruncie, a nie użytkowanie wieczyste. Ile zaświadczeń zostało wydanych dzisiaj na stan 11 września? Dziękuję. Chciałbym pana, Jeżeli mogę Pani Przewodnicząca, chciałbym Pana Radnego uspokoić. Ta sytuacja zmieniła się no, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w sposób znaczny. Po pierwsze wynika to z tego, że mm, w porozumieniu z ministerstwem i opiniami w zakresie aktu prawnego, który obowiązuje zostały wydane wytyczne dla urzędów dzielnic jak traktować różne niuanse prawne związane z właśnie wydawaniem tych właśnie zaświadczeń szczegółową liczbę oczywiście możemy podać już w dniu jutrzejszym po prostu muszę to sprawdzić, ale ta sytuacja zmienia się dynamicznie i dzielnica Wola ruszyła z kopyta. Bardzo dziękuję. O pani Naczelnik podpowiada aktualnie, wydaliśmy ich już 140 sztuk. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś zapytania bądź chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem zamykam punkt ósmy porządku obrad. Przechodzimy do punktu dziewiątego. Punkt dziewiąty to informacje. Uprzejmie informuję, że zgodnie z harmonogramem następna sesja zaplanowana jest na 2 lipca bieżącego roku. Bardzo proszę państwa radnych o zgłaszanie się do wydziału z planami swoich urlopów. Ja chciałam państwu bardzo serdecznie w swoim imieniu podziękować za dzisiejszą radę, że przebiegło to mam wrażenie miło jakichś drobnych technicznych kłopocików, sprawnie, więc bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Przechodzę do punktu dziesiątego, czyli zamykamy sesję wobec wyczerpania porządku obrad. Zamykam ósmą sesję bieżącego roku. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję.